11 tydzień wychowania, blasku ojcostwa, w tym roku przeżywany z kardynałem Stefanem Wyszyńskim, którego najbliższe otoczenie najbliżsi nazywali ojcem. Jeden z amerykańskich prawników, było to słynne zdarzenie szeroko opisywane w prasie, chciał przeprowadzić wobec swojego syna lekcję poglądową. Ustawił w kuchni taboret, Mówi, synu, stań na tym krześle, zamknij oczy i pomyśl sobie, że jestem przy tobie, że jest przy tobie twój ojciec. Wyobraź sobie, pamiętaj, że tu stoję. A teraz wychyl się z całej siły w bok. Chłopczyk przechylił się w bok. W tym momencie ojciec odskoczył i chłopczyk spadł na ziemię. Płacze, tato, dlaczego mi to zrobiłeś? Bo chciałem cię nauczyć, że w życiu nie można nikomu zaufać nawet własnemu ojcu. Straszna lekcja. Myślę, że została niestety w sercu tego chłopca pewnie do końca życia, a jej skutki na pewno nie były pozytywne. Myślę, że słysząc o tym wydarzeniu, wielu z nas jest zbulwerso zbulwersowanych, jak, jak to możliwe. Nikt by przecież swojemu dziecku czegoś takiego nie zrobił. Owszem, w taki sposób byśmy tej lekcji nie przeprowadzili. Ale ilu rodziców daje dziecku do zrozumienia poprzez swoje życie, poprzez brak czasu, poprzez brak da dania dziecku oparcia, tą lekcję w inny sposób, uczą swoje dziecko swoim życiem, że rzeczywiście w życiu nie można nikomu ufać, nawet własnym rodzicom. Kardynała Stefana Wyszyńskiego nazywano ojcem. Widocznie miano po temu powody. Jedna z takich historii, no, która moim zdaniem jest bardzo wymowna, związana jest z dniem jego aresztowania. Kiedy funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa przyszli go aresztować, pies w domu prymasowskim na Miodowej w Warszawie baca, ugryz jednego z nich. Konsternacja, gdyby prymas szybko poszedł po opatrunki, po jodynę i opatrzył ranę temu w końcu swojemu oprawcy, który przyszedł go aresztować. I wtedy ci funkcjonariusze, odchodząc, mówią do sióstr zakonnych, zazdrościmy wam takiego prymasa. Poczuł odpowiedzialność za tego człowieka, który był w końcu jego przeciwnikiem, jego wrogiem. Mówi się, że żyjemy w świecie bez ojców, narzekamy na nasze czasy, że szczególnie Dziś, w naszych czasach ojcostwo jest w głębokim kryzysie. Wydaje się jednak, że to nie jest tylko sprawa tych naszych czasów. Jest takie piękne opowiadanie Ernesta Hemingwaya pod tytułem Krótka historia. I rozpoczyna się od takiej anegdoty, że pewien ojciec dał w, restry, w gospodzie w karczmie ogłoszenie. Synu, pako, twój ojciec czeka na ciebie, o godzinie 12 następnego dnia, tam padła data, wszystko ci przebaczył. Przyjdź na spotkanie. I okazało się, pisze Ernest Hemingway, bo imię Paco było bardzo popularne w tamtym czasie w Madrycie, że w tym dniu o tej godzinie zjawiło się 800 chłopców o imieniu Paco, bo wszyscy poszukiwali ojca i wszyscy potrzebowali, by ojciec im coś wybaczył. Hemingway dodaje, ten pako, o którym będziemy pisać, nie miał ojca i nie miał nic, co ojciec mógłby mu wybaczyć, czyli nie miał relacji z ojcem. Myślę, że warto w czasie tygodnia wychowania yy, przeprowadzić taką akcję, oby w każdym domu wypij kawę ze swoim ojcem. Przejdź się ze swoim tatą na spacer, porozmawiaj z nim, powiedz mu, co do niego czujesz. Warto skorzystać z tego, żeby odnowić relację z tatą. Może to brzmi trywialnie, banalnie, może nie jeden z nas tego nie zrobi. Może dla niektórych to będzie w tym momencie rzecz nie do przejścia. Ale warto mieć gdzieś w sercu takie postanowienie, że zrobię wszystko, by relacja z moimi rodzicami, z moją mamą, z tatą, nawet jeśli mamy coś sobie do wybaczenia z przeszłości, zaczęła żyć no, w pełnią życia. Warto to zrobić, nawet kiedy rodzice są starsi, a ja już też mam swoje lata.